Ciekawe zapytanie internauty, mojego widza, który 14 listopada 2016 roku okazuje policjantowi nowe zaświadczenie o zwolnieniu w sposób bezpieczeństwa, mniej więcej takie jak to, a policjant z uporem maniaka twierdzi, że jest ono złe. <grym> Czyli kto ma rację, władza czy obywatel? Wieczny dylemat. Dzień dobry, dzisiaj zostałem zatrzymany z co dopiero wystawionym miesiąc temu zaświadczeniem jak w załączniku Według mnie dobrym, policjant stwierdził, że mam zaświadczenie nieaktualne i nieważne i że od dnia 14 listopada 2016 jest inny, jest inny wzór zaświadczenia wielkości A4 czyli nie taki malutki, tylko wycinamy lasy tropikalne Czy panu doktorowi znany jest wzór obowiązujący? Dumałem, dumałem, niełatwo jest wejść w tok rozumowania naszych policjantów, naszej władzy. Wierz mi, nie jest to takie łatwe, szczególnie jak ktoś ma wyprany mózg, no oczywiście mówię to tak jak ja, nie policjant. Tą pomyłkę policjanta można wytłumaczyć w bardzo prosty sposób. Otóż nie zna on obowiązującego wzoru, prawdopodobnie nie przykładał się na szkoleniach, ale jednocześnie wie, że zgodnie z artykułem drugim nowelizacji ustawy o ruchu drogowym, orzeczenia lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa, stare orzeczenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli nie dłużej niż do 15 listopada 2016 roku. I stąd się wzięła prawdopodobnie ta data 14 listopada. Być może on nawet widział takie jakieś to nowe zaświadczenie na druku formatu A4 Być może po prostu dorobił teorię sobie tam na naprędce Czy ten mój widz został ukarany mandatem, czy Nie Nie wiem, po prostu zapomniałem go to zapytać. Natomiast, wnioski są dla Ciebie niestety dwa, oba bardzo ważne. No, y, warto wiedzieć, co od lekarza e, takiego jak ja, czy innego dostajesz. Y, no, musisz pójść do fachowca, aby pierwszy lepszy policjant nie ci w ciemnoty, a co gorsze, ukarał Cię jakimś tam kilkuset złotowym mandatem. A przy dzisiejszej ciurze budżetowej, każdy mandat jest cenny. Także lepiej zwróć się do lekarza fachowca Natomiast po drugie, jeżeli masz stary wzór to musisz go zdecydowanie uaktualnić, bo niestety ten 15 listopada 2016 roku minął i wszelakie stare wzory są po prostu nieaktualne i tutaj mandat masz gwarantowany, niezależnie czy policjant będzie znał wzór nowy czy nie będzie. Także na tym kończę, mówił Dariusz Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu, jeżeli to wideo coś Ci pomogło, daj lajka, daj kciuka podziel się na swoim portalu społecznościowym, czy z kimś, z jakąś inną osobą wobec której uważa, że ta informacja jest, że tak powiem, dla niej użyteczna. Natomiast wniosek trzeci, taki w tej chwili, który mi przyszedł do głowy niestety, często policjanci przy podawaniu jakichś podstaw prawnych jak Cię każą, konfabulują problemem obywatela jest taki szacunek trochę do munduru, szacunek do autorytetu, zamiast pójść na smartfonie sprawdzić, czy ten gość mówi prawdę, czy po prostu aktami prawnymi nie sypie jak z rękawy, ale aktami prawnymi zmyślonymi, także nie podejrzewam o to wszystkich policjantów, na pewno większość jest wspaniałych, służy naszemu, naszym obywatelom, naszej władzy ale na przykładzie tego gościa widać, że y, jakieś te czarne owce w stadzie się znajdują